W krótkim odstępie czasu dostałem dwa maile, a ich wspólnym mianownikiem jest to, że obaj kierowcy chcą formalnie poprzez urząd przedłużyć ważność skierowań lekarskich i psychologicznych, które dostali za jazdę po alkoholu. No i czy istnieje taka potrzeba? Przy okazji padają inne pytania, i w zasadzie drugi kierowca w swoim zapytaniu odpowiada temu pierwszemu. Witam serdecznie, mam pytanie. W tym roku straciłem prawo jazdy, spowodowałem wypadek w stanie nietrzeźwym i wzięto mi prawo jazdy na okres 4 lat. W wypadku uszkodziłem sobie lewe oko, wpadło mi szkło z lusterka i uszkodzona została rogówka. Za pół roku będę miał wszczepioną soczewkę, na tę chwilę widzę jak mgłą I teraz moje pytanie. Dostałem skierowania na badania do wojewódzkiej medycyny pracy z początkiem listopada mam tam się stawić, czy w ogóle mam szansę na podejście do tych badań, na przejście tych badań, czy jest szansa odzyskania prawa jazdy i czy można napisać pismo o przesunięcie tych badań z powodów finansowych. Jakie będą później konsekwencje, jeżeli nie dostarczę w ciągu trzech miesięcy badań lekarskich i psychologicznych i drugi mail. Yy, tutaj kierowca stracił tylko prawo jazdy na 3 lata. Wydmuchał 0,33 promila. Przyszło mi skierowanie od starosty na rutynowe badania lekarskie i psychologiczne. Nie zrobiłem ich w terminie 30 dni. I teraz jest odpowiedź na pytanie pierwszego yy, widza. Wszczęto wobec mnie postępowanie administracyjne. Udałem się do starostwa po około roku z tym skierowaniem, aby je uaktualnić. Pani tam pracująca powiedziała, że skoro nie zrobiłem tego w terminie, to teraz mi nie może podbić pieczątki, a co za tym idzie, nie mogę zrobić tych badań. Powiedziała mi, że podbije mi pieczątkę, jak się skończy sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, czy tak faktycznie jest, czy nie mogę w żaden sposób zrobić tych badań, czy muszę czekać, aż mi się skończy zakaz sądowy i wtedy dopiero będę mógł przystąpić do badań lekarskich, psychologicznych, a później do egzaminu. Proszę o szybką odpowiedź. I żeby było jasne, jeżeli raz dostałeś skierowanie na badania lekarskie, na badania psychologiczne, to one są ciągle ważne i wcale nie musisz tam chodzić po urzędach, przedłużać to tam w nieskończoność. No pytanie, czy tam jakieś pismo do urzędu pod tytułem o przesunięcie terminu tych badań? Według mnie to nie ma sensu. No dopóki nie zrobisz tych badań, to i tak w żaden sposób nie odzyskasz prawa jazdy, nie ma na to szans, natomiast odwlekanie badań w nieskończoność z reguły powoduje jedno, idziesz za parę lat, kończy Ci się zakaz, myślisz, że już odzyskujesz prawo jazdy po tych badaniach, a co się okazuje, że z reguły tych badań nie przechodzisz, no, może tutaj być problem rzeczywiście z tym okiem, jak u tego kierowcy pierwszego, natomiast no tak na dobrą sprawę, jeżeli drugie oko ma zdrowe, to widzenie obuoczne do kategorii B mu jest niepotrzebne. Natomiast na badaniach lekarskich z reguły wychodzi sprawa abstynencji alkoholowej, udokumentowanej abstynencji alkoholowej i boję się, że ci obaj kierowcy yy, przez te parę lat nic nie będą robić i nagle, że tak powiem, dostaną w głowę obuchem yy, kiedy dowiedzą się o wyniku badań lekarskich, kiedy dowiedzą się o wymaganiach dotyczących abstynencji alkoholowej. Także, yy, jeszcze raz powtarzam, żadnych tam formalnych przedłużeń nie trzeba Terminy w WOMPach i tak są takie długie, że siłą rzeczy te terminy ustawowe są przekraczane, urzędy są do tego przyzwyczajone Natomiast, powtarzam jedno, radzę pójść jak najszybciej. No, być może ten motyw finansowy tutaj ten element finansowy jest jakimś tam wytłumaczeniem, natomiast nie będzie wytłumaczeniem za parę lat, kiedy dostaniesz wynik negatywny. Naprawdę dostaję dziesiątki maili, kiedy wszystko dany kierowca robi, żeby zwlekać, zwlekać, zwlekać, idzie na badania, a tutaj są nowe warunki, udokumentowanie abstynencji i tak dalej i tak dalej i nagle skąd tutaj tą abstynencję udokumentować. Także warto pójść nawet tylko po to, aby zapytać się lekarza, jakie warunki dany osobnik, dany człowiek, dany kierowca, a być może i Ty musisz spełnić aby to prawo jazdy odzyskać. Także na tym kończę Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli miałeś podobny przypadek, z różnych względów chciałeś przedłużać wydłużać okres zrobienia tych badań Napisz to w komentarzu do tego wideo Jak to się skończyło, no, mam nadzieję, że szczęśliwie.